Promień kuli, r, można obliczyć korzystając ze wzoru. r równa się pierwiastek sześcienny z 3 razy v dzielone przez 4pi, gdzie v oznacza objętość. Ciekawe, zwykle jest inaczej. Objętość jest funkcją promienia, a tu promień jest funkcją objętości. Jeśli promień kuli to 6 cali, podają promień. 6 cali, czyli znamy wartość r. To jaka jest jej objętość? Zatem 6 cali… 6 cali równa się pierwiastek sześcienny… Równa się pierwiastek sześcienny z 3 razy V. Tej wartości szukamy. Dzielone przez 4 pi. Najpierw pozbądźmy się tego pierwiastka przez podniesienie obu stron tego równania do sześcianu. Podnosimy do sześcianu 6 cali, więc także pierwiastek sześcienny z 3 V przez 4 pi. Po lewej stronie równania mamy 6 razy 6, to 36. 36 razy 6, to 180, plus 36, to 216. 216… I to było w calach, więc cali sześciennych, bo też podniosły się do sześcianu. To jest równe… Jeśli weźmiemy 3V przez 4pi i podniesiemy je do potęgi 1 trzecia, a potem do potęgi trzeciej, to potęgi się zniosą, więc tu mamy 3V dzielone przez 4 π Aby wydobyć zmienną V, pomnożmy obie strony przez odwrotność tego współczynnika. Czyli przez 4 π dzielone przez 3. Przesunę trochę. Razy 4 π dzielone przez 3. Nie widać, co piszę. Mnożę przez 4 π przez 3, aby prawa strona się uprościła. 4pi skraca się z 4pi, a trójka skraca się z trójką i mamy teraz objętość V równa się 4pi razy 216 dzielone przez 3. Możemy zapisać to tak: 216 razy 4pi razy 4pi dzielone przez dzielone przez 3. Uprośćmy to. Jeśli dodamy cyfry, 2 plus 1 plus 6 to 9, więc dzieli się przez 3. To najszybszy sposób sprawdzania podzielności przez 3. Policzmy. 216 podzielić przez 3. 216 przez 3, 3 w 21 mieści się 7 razy, 3 razy 7 to 21, spisuję 6, tu nie ma reszty. Spisuję 6, 3 mieści się w 6 dwa razy, 2 razy 3 to 6, 0 reszty, czyli 72. 216 dzielone przez 3 to 72, czyli 72 razy 4 pi to nasze V, czyli objętość w calach sześciennych. 4 razy 72 4 razy 70 to 280, a 4 razy 2 to 8, czyli łącznie 288 pi cali sześciennych. To jest objętość naszej kuli. I gotowe!